Jeżeli psycholog manglowała Cię na Multim przez dwie godziny i wyszedłeś z tego spocony jak mysz, to nie dodawa jeszcze na sam koniec pytanka. Proszę Panią, czy w mojej wypowiedzi jest coś niejasne, czy coś Pani wyklarować? Zapewniam Cię, że parsknie sardonicznym śmiechem i rozbawisz ją tylko do rozpuku.